Kiedyś zaczynałem dzień pracy od wizyty w kancelarii. Sprawdzałem też jakie dokumenty czekają na mnie w sekretariacie lub w księgowości. Potem segregowałem i przeglądałem te wszystkie papiery. Oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentacją pozwoliło mi usprawnić te czynności. Nazywam się Roman Mazowiecki i pokażę Ci jak wygląda dekretacja w systemie ZDRP. Dzięki naszej aplikacji nie przegapisz żadnego zadania. Informacje o nich znajdziesz na głównej stronie systemu oraz w powiadomieniach pod ikoną dzwonka. Zobaczysz je także w menu bocznym, gdzie są wygodnie posegregowane na nowe, w realizacji, zrealizowane oraz zlecone. W grupie nowe znajdziesz różnego rodzaju zadania, w tym także te dotyczące dekretacji. Trafiają tam one bezpośrednio z kancelarii oraz od współpracowników lub przełożonych. Z tego miejsca możemy też szybko wykonać kilka akcji bez wchodzenia do środka zadania. Wystarczy je zaznaczyć na liście. Zwróć uwagę, że możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru przy zadaniach. Jeśli to zrobisz, to system pozwoli Ci zakończyć kilka zadań jednocześnie. Możesz w tym miejscu także dodać wiele dokumentów do tej samej sprawy. Zobaczmy jak takie zadanie wygląda od środka. W tym, które teraz widzisz, znajdują się dwa załączniki. Zauważ, że operacje dostępne w menu z prawej strony wykonamy tylko na całej przesyłce. Na początek zapoznajmy się z treścią dokumentu i jego załącznikami. Aby to zrobić rozwijamy strzałkę. Teraz wystarczy kliknąć tytuł pliku. Bywa, że w tym momencie orientujemy się, że dokumenty trafiły do nas przez pomyłkę. W takim przypadku skorzystajmy z cofnięcia dekretacji. Zwróć uwagę, że trzeba podać krótkie uzasadnienie dla tej akcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości możemy zobaczyć historię dekretacji lub zadania oraz metadane dokumentu. Jeśli mamy pewność, że otrzymany dokument dotyczy naszego zakresu pracy i został prawidłowo zaadresowany, przystępujemy do działania. Mamy kilka opcji. Możemy wystawić kolejnemu użytkownikowi zadanie do dekretacji lub realizacji. Z tego miejsca wskazujemy także, że ten dokument stanowi pismo, które nie stanowi akt sprawy, ale podlega klasyfikacji i kwalifikacji zgodnie z JDRWA. Gdy wybierzemy te opcje, to system pokaże nam klasy z jednolitego rzeczowego wykazu akt, które w naszej instytucji zostały zakwalifikowane jako takie, na podstawie których nie zakłada się spraw. Mogą to być np. zaproszenia lub podziękowania. Dosyć często dokumenty, które otrzymaliśmy w ramach zadania do dekretacji, stają się podstawą do założenia nowej sprawy. Zdarza się także, że pismo dołączamy do sprawy już założonej. Gdy skorzystamy z którejś z tych opcji, zadanie do dekretacji zostanie zrealizowane. Sprawę założoną na piśmie odnajdziemy w sprawach w toku. Dołączone pismo stanie się częścią sprawy, do której je dołączyliśmy. Jeśli nie ma konieczności dalszego procedowania dokumentu, możemy zakończyć zadanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku trzeba wybrać jeden z powodów. Są to zwykłe zakończenie pisma lub sprawa prowadzona poza SDD. Jeżeli zajrzymy do jakiegoś zadania, nawet jeśli nie wykonamy żadnej czynności, to automatycznie trafi ono do folderu w realizacji. Gdy zaś podejmiemy jedno z działań dostępnych z menu bocznego, to zadanie znajdziemy w folderze zrealizowane. Dodatkowo, jeżeli sami wystawimy zadanie do dekretacji lub do realizacji, znajdziemy je w folderze zlecone. Zapamiętaj, dokumenty, które trafiły do Ciebie w ramach zadania odnajdziesz także w zakładce biurko w toku pisma. Dokumenty będą tam do momentu, gdy zostanie wykonana jedna z operacji przewidzianych w systemie i zadanie zostanie wykonane. Zadania do dekretacji możemy utworzyć z dwóch miejsc w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dokumentem własnym, czy też otrzymanym. Gdy kancelaria rozdzieliła przesyłkę wpływającą i wskazała nas jako odbiorcę, to znajdziemy ją w zadaniach. Z tego miejsca możemy ją dalej zadekretować, wystawiając zadanie właściwemu użytkownikowi. Jeśli dodaliśmy pismo z dysku lub z szablonu, zadanie do dekretacji wystawimy z pismem w toku. Bez względu na miejsce, z którego tworzymy zadanie do dekretacji, zawsze obowiązkowe jest wskazanie osoby, która będzie jego odbiorcą w systemie. Korzystamy tu z wyszukiwarki lub z opcji Ostatnio wybierani. Dostępna jest także opcja przekazania dokumentu zespołowi, jeśli utworzyliśmy wcześniej grupę. Możemy też posiłkować się listą pracowników wyświetlaną w strukturze organizacyjnej. Do dekretowanego pisma można dołączyć treść dekretacji korzystając z predefiniowanych formuł lub wpisując ją samodzielnie. Gdy zależy nam na czasie to wskazujemy termin realizacji zadania. Możemy także innym pracownikom udostępnić do wiadomości zadania wraz z dokumentami. Po wypełnieniu tego okna i kliknięciu utwórz dekretowane pismo trafi do odbiorcy do zadań nowych a u nas jest widoczne w zleconych. Dzięki systemowi EZRP widzę kiedy do urzędu wpłynął dokument, a kiedy został zadekretowany i trafił na moje konto. Lubię tę klarowność i cenię fakt, że nie ma już sytuacji, gdy jakieś pismo przeleży na czyimś biurku. Fajna jest też opcja przekazywania pisma jednej osobie przy jednoczesnym poinformowaniu innych pracowników.